Zamówiłem nurka, czekamy na nurka. Powinien być za niedługo. Także zobaczymy co dalej. Słuchajcie, miałem szczęścia w tym roku do tych Mazur. 3 dni do końca naszego rejsu. Wyobraźcie sobie, że utopiłem drona. Wystartowałem sobie z rana, żeby zrobić ładne ujęcia naszej Antilki. I Mewa działa. na samym czubku masztu, chciałem ją skamerować. Wiatr zwiał drona troszeczkę bliżej masztu, uderzył, wpadł do wody. Słuchajcie, 8 metrów głębokości jest akurat tutaj przy samym końcu Kei. Dosłownie... O. 7.3 Nie wiem czy widać Wskoczyłem za nim Ale już było za późno Dron dość ciężki, więc szybko poszedł na dno Zamówiłem nurka Czekamy na nurka Powinien być za niedługo Także Zobaczymy co dalej Dron jest z bramy. Pan takie przygody wcześniej z dronami? Wie pan co tak niektóre działały jeszcze pikały pod wodą, a niektóre, niektóre już niektóre nie, ale tam trzeba liczyć na szczęście a pójdę się przebrać. Raczej nie, bo drony to nie są wodoodwornie. Różnie to bywa. Wszystkie aipolny niby nie są, no. a wszystkie przeżywają. Poważnie? Wszystkie, no. wszystkie... wszystkie aipolny są wodoodwornie. Wszystkie, jakie wyciągnąłem z wody, wszystkie działają. Wszystkie działały. Mamy drona. Jest. Akcja przebiegła pomyślnie, nie wiadomo czy pacjent przeżył. Dobra. Zaraz go rozłączę. Gdzie? Dobra, pan Nurek płynie do brzegu no, kamera słuchajcie trzymajcie kciuki żeby dron jeszcze działał może jak się da wysuszyć nie miałem takiego przypadku nigdy nie uderzyłem w nic Oby się udało. Zjom, nasz podwodny Panie jak się zrymowało cały w mule był, był cały w Panie Ale jest, także pan to Panie Trzeba go tak będzie troszeczkę, wiesz, potrząsać, żeby wyleciała z niego cała woda, nie? Dobra. Tak jak widzieliście, Udało się wyjąć drona. Dzięki Nurkowi. Zaraz zapytam w ogóle jaka firma i skąd. Także polecimy go na pewno. jak macie mieli jakieś e, problemy na Mazurach z utopionymi iphonami, dronami, nie wiadomo czym jeszcze. No i ogólnie no co? Co mogę powiedzieć dalej? No trzeba go suszyć i mam nadzieję, że odpali za tydzień, dwa, trzy, cztery. Na pewno zobaczycie. O, tam przynieśmierdzi no jakąś. akcja zakończyła się sukcesem. Tu mamy pana Nurka, którego widzieliście wcześniej. Podamy tutaj namiar do Podamy pana namiar I Jak macie jakieś problemy w Giżycku i pewnie w okolicach całych I w okolicach, Mazur tak. i w okolicach, to można dzwonić 20 minut i pan był tutaj na miejscu. Także zobaczymy czy dron, czy uda się reanimować drona. Tak. To dzięki bardzo. Dzięki na razie. Dzięki, dzięki. na razie. No. Zostało nam tylko teraz drona rozłożyć w jakimś suchym miejscu i odbijamy na dziko, bo już ogólnie na domo wszystko kosztuje, musieliśmy też zapłacić, a że to są ostatnie dni naszego rejsu, to nie zostało nam już za dużo pieniędzy, może ze stówka na obiad jakiś. Dobra, szukam jakiś serwis dronu, żeby szybko go rozebrać, wysuszyć, wysuszyć, ale widzę najbliższy serwis jest w Olsztynie, nie będziemy aż do Olsztyna jechać teraz, nawet nie mamy samochodu w tym momencie. Co nam pozostaje? No jedynie w suchym miejscu go trzymać i spróbować wysuszyć go, nie będziemy go odpalać przez następny, przynajmniej tydzień myślę, no i tyle, i tyle możemy w tym momencie zrobić, później może znajdziemy jakiś serwis i spróbujemy go oddać, żeby go rozkręcili, zobaczyli czy wszystko, czy wszystko w nim jest ok, no i spróbować go odpalić. Słuchajcie, tyle zeszło z tym nurkiem i pieniążków też poszło troszkę. Płyniemy na dziko i będziemy już na dziko do końca, chociaż może padać deszcz. No czekam na ciebie, na muri. Poczekaj. Ty, ale tu jest jego ciężarek. Co? Tu jest jego ciężarek. To co teraz?